Wiemy już, że suma kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni. Jeśli to jest kąt A, to jest kąt B, a to kąt C to A plus B plus C równa się 180 stopni. A jak to wygląda w innych wielokątach? Sprawdźmy, jaka jest ta suma w czworokącie. Niech będzie nieregularny, żeby pokazać, że tak samo jest w każdym czworokącie a nie tylko takim, który ma kąty proste i równoległe boki. Ten jest prawie trapezem, więc go poprawię. Niech będzie tak. Jeśli nie wiecie, jak to ugryźć, podpowiem, że… wiemy już, ile wynosi suma kątów w trójkącie. Podzielmy go więc na dwa trójkąty. Zaczynając od tego punktu, poprowadzę linię. Podzieliłem czworokąt na dwa trójkąty. Jeśli to jest kąt A, to kąt B, a to kąt C, to A plus B plus C równa się 180. I jeśli to jest kąt X, to kąt Y, a to kąt Z, to X plus Y plus Z też równa się 180. Chcemy poznać sumę wszystkich kątów. Będzie ona równa B plus z to dwa z czterech kątów czworokąta plus ten kąt równy a plus x a plus x to cały ten kąt i jeden z kątów czworokąta plus ten kąt równy c plus y Wiemy, że a plus b plus c to 180 Oraz, że z plus x plus y to 180 stopni. Plus 180 to się równa 360 stopni. Tak właśnie się to robi. Dzieli się wielokąt na trójkąty, a potem mnoży ich liczbę przez 180, bo w każdym z tych trójkątów suma kątów wynosi 180 stopni. Zróbmy jeszcze jeden wielokąt, a potem spróbujemy wyprowadzić uniwersalny wzór. Narysuję nieregularny pięciokąt. Jeden bok, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Wygląda jak domek. Podzielmy ten pięciokąt na trójkąty. To będzie jeden… i drugi. Mamy więc trzy odrębne trójkąty, które całkowicie pokrywają pięciokąt. Jeden trójkąt, drugi trójkąt i trzeci trójkąt. Wiemy, że w każdym suma kątów wynosi 180 stopni. Wiemy też, że suma wszystkich tych kątów jest zarazem sumą kątów pięciokąta. Na pewno ten kąt jest kątem pięciokąta i ten również. Ale gdy zsumuje się ten kąt i ten, też otrzyma się kąt wewnętrzny pięciokąta. Suma tych da nam ten kąt pięciokąta. Zaś ostatni będzie sumą tych trzech kątów. Jeśli więc dodamy kąty wszystkich tych trójkątów obliczymy sumę kątów pięciokąta. Mamy 1, 2, 3 trójkąty, więc 3 razy 180 stopni to się równa ile? 300 dodać 240, czyli 540 stopni. A teraz wyprowadźmy wzór. Zauważmy przy tym, że do wstawienia dwóch trójkątów potrzeba czterech boków. Tu wykorzystaliśmy wszystkie boki, a w pięciokącie wykorzystaliśmy cztery z pięciu boków. Jeden, drugi, trzeci i czwarty. Cztery boki pozwalają wrysować dwa trójkąty. I wydaje się, że każdy dodatkowy bok pozwala wrysować kolejny trójkąt. Sprawdźmy to na sześciokącie. Zobaczę, ile trójkątów w nim zmieszczę. Jeden bok, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Mogę wrysować jeden trójkąt, oparty na tych bokach sześciokąta. Kolejny trójkąt mogę oprzeć na tych bokach sześciokąta i mogę narysować jeszcze dwa, używając pozostałych boków. Jeden i drugi. Wydaje się zatem, że… Oznaczmy liczbę boków literą S. Wielokąt o liczbie boków równej s. Przerobiliśmy już s równe 4, 5 i 6 więc możemy przyjąć ważność wzoru dla s większego od 4. Mamy zatem wielokąt o liczbie boków s i chcemy wiedzieć, ile odrębnych trójkątów całkowicie go wypełni. Wtedy pomnożymy liczbę trójkątów przez 180 stopni, aby otrzymać sumę kątów wewnętrznych. Określmy liczbę trójkątów jako funkcję zmiennej S, czyli liczby boków wielokąta. Jak ustaliliśmy, potrzeba czterech boków, by powstały pierwsze dwa trójkąty. Mamy dwa boki i kolejne dwa boki. Na razie nie będę rysował reszty wielokąta. Możemy sobie wyobrazić, że zakrywa ją kartka czarnego papieru. To nie ma teraz znaczenia. Używając tych dwóch boków, mogę narysować jeden trójkąt, a te dwa boki dają mi kolejny. Cztery boki. są potrzebne. dla dwóch trójkątów. Bez względu na to, ile boków jest pod kartką. może tu ich być całe mnóstwo. narysuję coś ładniejszego. To naprawdę może być wszystko. Wydaje się, że każdy kolejny bok da mi kolejny trójkąt. 1, 2, 3, 4 i 5. Ta przykładowa nieregularna figura o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bokach. Na pewno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 to dziesięciokąt. O cztery boki tego kąta oparliśmy dwa trójkąty, więc piszę 2 za 4 boki, a każdy z pozostałych 6 boków pozwolił stworzyć jeden trójkąt. Raz, 2, 3, 4, 5. Nie wiem, czy dobrze policzyłem boki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chyba coś mi umknęło. Już widzę, yy, nie narysowałem jednej linii. Tu są dwa boki. Otrzymałem w ten sposób kolejny trójkąt. Policzmy je. Mamy te dwa z czterech boków oraz 6 kolejnych. Każdy z jednego boku. 2 plus 6 to w sumie 8 trójkątów. Możemy już wyprowadzić wzór. Pierwsze 4 boki dają 2 trójkąty. Zapiszę to. Liczba trójkątów równa się 2… Wykorzystałem już 4 boki, a każdy z pozostałych da mi trójkąt. Jest ich s minus 4. Zatem liczba trójkątów równa się 2 plus s minus 4 czyli S-2. Jeśli więc mam wielokąt o liczbie boków S, to mogę go podzielić na S-2 odrębnych, całkowicie pokrywających go trójkątów. Wynika z tego, że wielokąt o liczbie boków S podzielony na S-2 trójkątów ma sumę kątów równą S-2 razy 180 stopni, to bardzo przydatny wzór. Jeśli trafi się wam wielokąt o 102 bokach, więc S będzie równe 102, powiecie OK, suma jego kątów wynosi 102 2, czyli 100 razy 180 stopni, a więc 18 tysięcy stopni. Tyle wynosi suma kątów wewnętrznych wielokąta o 102 bokach.